Gramy systemem 12 80 39. powtarzam 12 80 39. Pamiętajcie, piłka jest okrągła, a procent jest jeden. 1% jeden daje kopa. Do działania.